Ten filmik będzie w temacie, czy być szczerym w womp -ie. i chodzi o odzyskanie prawa jazdy, utraconego oczywiście za jazdę po alkoholu, po przyznaniu się do leczenia odwykowego. Nie Oczywiście nie trudno się domyśleć, czym to przyznanie skutkowało. Zapytanie mojej, mojego widza, Szanowny Panie, chciałem opisać historię naszą, bo jest dla mnie sporna. Mój mąż został pozbawiony prawa jazdy na dwa lata po alkoholu. Dwa lata minęły w październiku ubiegłego roku, czyli minęły w 2015. Poszedł na badania do WOMPu w Cosnowcu i tych badań nie przeszedł pozytywnie z powodu wątroby. Wziął się w garść, poszedł na odwych zamknięty na 7 tygodni. Z odwyku wrócił 24 marca bieżącego roku, a w połowie kwietnia miał termin na powtórne badania. Zrobił badania i na wizytę u lekarza czekiwał do końca maja. Wyniki badań miał idealne według Pani doktor, natomiast sąd być uczciwym, przyznał się, że tak określę, że był na odwyku i w tym momencie Pani doktor nie podpisała mu orzeczenia pozytywnego, tylko na jeden rok, i odroczyła mu zgodę na kierowanie pojazdem. Po roku ma zgłosić się zaświadczeniem z poradni o uczęszczaniu na mitingi, a zrobić kolejny raz badania, no tutaj są znowu koszty, ale byli tam również inni pacjenci, z których rozmów wynikało, że również są po odwykach, ale nie powiedzieli i dostali zgodę. Uważam takie postępowanie zakrzywdzące, gdyż on już swoją karę odbył dwa lata przez sąd, a teraz lekarz go każe dodatkowo za uczciwość. Mąż jest załamany, brak samochodu utrudnia dojazd do pracy, jest pod opieką poradni dnia. Czy widzi Pan jakieś nadzieje dla męża w tej sytuacji? Czy jakieś odwołanie mogłoby przynieść pozytywny skutek? Byłabym wdzięczna za odpowiedź. I powiem tak, no, no można się odwoływać, tylko znam życie te odwołania to kolejny wydatek, rzadko kiedy przynoszą jakiś skutek pozytywny, jak tutaj by mój widz chciał, czy Pani, która jest żoną tego męża. Natomiast, jaki i ja widzę problem. no Nie będę Ci mówił, czy masz się przyznawać, czy nie, to musisz ocenić sam ankiety podpisujesz takie odnośnie stanu zdrowia pouczone odpowiedzialności karnej, także sam musisz sobie przekalkulować czy w tym konkretnym womp warto Ci się przyznawać, czy się nie warto przyznawać Ja Cię tam kłamać uczył nie będę, ponieważ uważam, że wobec lekarza powinno być się szczerym, no ale ta szczerość czasami przynosi takie efekty jak wyżej opisane, natomiast jeżeli ta osoba była pozbawiona, pozbawiona prawa jazdy aż na 2 lata, to nie wiem, na co czekała aż 2 lata z pójściem do na badania, z pójściem do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wydaje mi się, że gdyby poszła wcześniej, w tym terminie ustawowym, tam bodajże do y, 3 miesięcy, czy miesiąca po otrzymaniu, a przynajmniej wszczęłaby jakąś procedurę, to problem z tą wątrobą zostałby zidentyfikowany już dwa lata temu. I niestety odradzam takie czekanie, ponieważ czym to się kończy? Dwa lata uważano, że no nic się nie dzieje, prawda, i nagle po dwóch latach idziemy do lekarza, lekarz łup daje negat i nagle zaczyna się szukanie Krasnoludku, zaczyna się szukanie jakiegoś rozwiązania, a niestety terminy wąposkie i terminy urzędowe są nieubłagane. Jak się przyznasz do odwyku, to po coś na to leczenie poszedłeś, prawda? I z reguły lekarz uznaje, że niestety uzależniony jesteś dalej od alkoholu, prawda? I będzie żądał od Ciebie 12 miesięcy Udokumentowanego leczenia odwykowego, czy nie tyle 12 miesięcy leczenia odwykowego, co udokumentowanej 12-miesięcznej abstynencji. No i jeszcze raz powtarzam, czy być szczerym, czy nie, decyzja należy do Ciebie. Ja uważam, że no szczerość w większości przypadków popłaca, natomiast przestrzegam przed takim zwlekaniem całe lata no bo co, bo dali na 2 lata, to mi prawo jazdy niepotrzebne, prawda, no, a po dwóch latach Bóg nagle się okazuje, że yy, nawet nie ma jakiegoś, po, yy, że tak powiem, poziomu wyjściowego, czyli 2 lata wcześniej byłoby badanie, to przynajmniej już by było wiadomo, że jest problem z wątrobą. Także na tym kończę, jeżeli masz jakąś swoją historię odnośnie szczerości w WOMP-ie, no i jak za tą szczerość mówię, tak technicznie zostałeś ukarany, to oczywiście opisz to pod tym filmikiem, napisz to w komentarzu do tego wideo. Mówię, problem trudny, miałem już parę przypadków tutaj, że ktoś nie pił dość długo, wyniki się poprawiły, natomiast nie miał właściwej dokumentacji, nie miał tej abstynencji właściwie udokumentowanej, no i jakby to powiedzieć, w jego mniemaniu, być może i słusznym, było to, że męczył się, męczył, a lekarze mieli to w, głęba, w głębokim poważaniu. Także bye, bye I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Także mówię, trudne przypadki, no naprawdę, jeżeli utraciłeś prawo jazdy, podejdź bardzo poważnie do badań lekarskich. Nie zwlekaj, idź szybko, nawet tylko po to, żeby wiedzieć, że coś z Tobą jest źle.